Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, całej społeczności akademickiej, naszym studentom i pracownikom, a także wszystkim przyjaciołom Politechniki Opolskiej życzę dużo zdrowia, radości, ale przede wszystkim dużo nadziei. To właśnie Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Siadając przy świątecznym stole nie zapominamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, o tym, że wiele osób nie ma z kim ani gdzie usiąść do świątecznego posiłku. Stąd też z myślą o mieszkańcach naszego akademika Sokrates, w którym schronienie znalazło ponad 300 uchodźców, organizujemy tydzień później prawosławne śniadanie wielkanocne. Jestem niezmiernie dumny, że społeczność naszych uczelni od początku wojny okazała ogromne wsparcie uchodźcom, goszcząc ich w swoich domach, przewożąc dary na granicę zabierając z niej uchodźców, czy też poświęcając swój wolny czas na wolontariat w Sokratesie. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Jeszcze raz życzę każdemu z Państwa wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie.